Czy z brakiem widzenia obuocznego przejdziesz badania na kategorię D, czyli prawo jazdy autobusowe. Dotyczy się to również ciężarówek. Witam Panie Dariuszu na wstępie. Chciałbym powiedzieć, że jestem osobą w okularach, astygmatyzm i mam pytanie dotyczące badań lekarskich na kategorię D prawa jazdy, ale wcześniej opiszę swój przypadek, a mianowicie od ukończenia szkoły średniej 2005 mam problemy z badaniami psychotechnicznymi a konkretnie z patyczkami Moja uwaga tutaj, że patyczki to jest tak zwany stereometr. I chciałbym również nadmienić, że posiadam uprawnienia na wózek widłowy i wykonuje ten zawód od 10 lat. W większości badań nie potrafię tego ustawić, ale dziwnym trafem 3 lata temu udało mi się zaliczyć swoją drogą nie wiem jakim cudem. I z tego, co przeczytałem ostatnio w internetach, jak i na kilku panach filmach na YouTube, wiem, że w zeszłym roku zmieniły się badania na kategorię D prawa jazdy. Teraz jest rok 2019, czyli zeszły to był 2018. I w związku z tym, że Normy zostały złagodzone. Czy mając problemy z widzeniem stereoskopowym, mam szansę dostać pozytywną opinię lekarza? Dodam, że na tablicy czytam okiem lewym trzeci rządek od dołu, czy raz, dwa, trzy, oko prawe, piąty rząd od dołu. Oczywiście wszystko w okularach, rozpoznawanie barw, prawidłowe, korekcja plus cztery na plusie. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam i odpowiadając tutaj mojemu widzowi krótko i nie wdając się w jakieś takie dywagacje prawne szansa na uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego na kategorię autobusową jest, chociaż musisz spełnić kilka innych warunków odnośnie narządu wzroku oraz na samym końcu decyduje lekarz orzecznik opierając się na opinii okulisty. Czyli nie jest to takie wcale jasne, że to pozytywne orzeczenie dostaniesz I jaki będzie wynik końcowy w tym przypadku? Po prostu nie wiem, ale na pocieszenie, że kiedyś sam brak widzenia stereoskopowego dyskwalifikował cię na wstępie jako kierowca autobusu A teraz warto spróbować, jeżeli to jest twoim powołaniem, twoją pasją. I na marginesie, wydaje mi się, że tutaj mój widz został przy okazji nieprawidłowo zakwalifikowany jako kierowca, jako operator wózka widłowego. Przypuszczam, że wysokiego unoszenia, ale to temat na kolejne wideo. Natomiast, jeżeli chodzi o brak widzenia stereoskopowego kierowców autobusów, czy, czy ciężarówek spotkałem się z kilkoma przypadkami Byli to ludzie zakwalifikowani wcześniej źle według starych przepisów no i jedynym problemem było to, że od czasu do czasu ktoś taki no, zmieniał lekarza czasami trafiał na takiego jakiegoś nadgorliwego, który od razu wysyłał do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy no i nie szło się z tego wyśmigać. Ja sam też przyznam, że zakwalifikowałem kogoś na podstawie starych przepisów no, osobę jednooczną na kierowcę ciężarówki, ale wiedziałem, że już za parę miesięcy będą nowe przepisy, będzie zmiana przepisów i się wszystko zmieni. Te przepisy miały być za dwa miesiące, trwało to pół roku, ale gość szczęśliwie jeździ, tylko jego sytuacja była inna, że słabe jedno oko, natomiast widział idealnie na oko drugie. Także, mmm, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Oczywiście, subskrypcja mojego kanału, kliknięcie w to kółeczko, inne filmiki o badaniach kierowców. Oczywiście, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, wszystkie nowe filmy od razu trafią do ciebie, ale pod jednym warunkiem, musisz przy subskrypcji kliknąć w dzwoneczek, który powiadamia o filmach. Także, bye bye mówił Darek Kraśnicki. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.